Co robić, jak nie przeszedłeś badań psychologicznych kierowcy? A powodem był podobno brak widzenia stereoskopowego, czyli obłocznego, czyli nie wyszło przysłowiowe, takie żargonowe ustawianie patyczków. Zapytanie mojego widza, witam, mój przypadek jest dość skomplikowany, nie przeszedłem badań psychologicznych na kategorię C, ponieważ według Pani psycholog źle wykonałem badanie na stereometrze i mam zaburzone widzenie w tym obszarze. Ale tego samego dnia poszedłem do okulisty i z badań wynikało, że mam bardzo dobry wzrok. Z tego co wiem, te badania zostały wycofane i wcale nie są obowiązkowe w badaniach psychologicznych kierowców. A na dodatek, według okulisty wszystko jest w porządku. Mam zamiar odwołać się do WOMP-u. Jestem ciekaw, jak oni się do tego ustosunkują. Z góry dziękuję za odpowiedź. I co tutaj poradzić? No, w zasadzie yy, częściowo widz sobie sam odpowiedział na pytanie, co ma robić, ponieważ niestety jedynym sensownym rozwiązaniem jest tutaj odwołanie się w ciągu dwóch tygodni, 14 dni yy, do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, oczywiście za pośrednictwem tegoż to psychologa uprawnionego, yy, który Ci wydał orzeczenie, a konkretnie widzowi to orzeczenie. I powiem szczerze, że nie wiem dokładnie, jak to się ma według obecnego stanu prawnego, czy psycholodzy mogą rozszerzyć swoje badanie, o ocenę tego widzenia stereoskopowego, badać na stereometrze, czy nie mogą. No, rozbieżności między badaniem okulisty a psychologa wcale mnie nie dziwią. Aparatura jest nieco inna. I wiele takich sytuacji spotykałem wcześniej a w zasadzie dysproporcji pomiędzy, czy rozbieżności pomiędzy badaniem psychologicznym, wynikiem badania psychologicznego, a wynikiem badania okulistycznego. I pewnie też dlatego ustawodawca zdjął z psychologów ten obowiązek i przerzucił go na lekarzy, szczególnie na lekarzy okulistów I jaki będzie wynik końcowy? No tak naprawdę mój widz Y, dowie się po badaniu w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy No, dlaczego? Ponieważ bardzo często relacja jest trochę stronnicza, subiektywna y, Mogą być inne problemy, o których psycholog nie wspomniał lub wspomniał, a widz nie kompletnie je y, zrelacjonował. Także odwołanie będzie ostateczne i powinno wyjaśnić sprawę. Natomiast zawsze mnie ciekawiło, dlaczego Kiedyś wprowadzono podwójne badanie widzenia stereoskopowego, czyli raz badał psycholog, raz badał lekarz Tak jak powiedziałem, wyniki się często różniły I pierwsza moja teoria była taka, że Być może było to jakieś takie podwójne sprawdzanie danego gościa Ustawodawcy nie wierzyli lekarzom, prawda? Czyli jeżeli lekarz nie wykrył tego badania stereos, nie zrobił tego badania stereoskopowego i coś tam podpisał co w przypadku ukrytych zezów mogło się zdarzać, to wykrył to psycholog. Natomiast potem się zastanowiłem, że być może przepisy lekarskie powstawały sobie swoją drogą, przepisy psychologiczne powstawały jakimś oddzielnym torem, no potem jedni robili swoje, drudzy robili swoje, a kierowcy tam musieli te fanaberie ustawodawcy znosić. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Prywatnie uważam, że lekarze są bardziej kompetentni w badaniu wzroku, ocenie widzenia stereoskopowego Natomiast odwrotnie, psycholodzy są bardziej kompetentni w ocenie twojego stanu psychicznego no, mają do tego jakieś tam różne ciekawe testy Wiedza, że tak powiem, prawie tajemna No i niestety, tym badaniom się musisz poddać. Także jeszcze raz na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, Specjalista Medycyny Transportu Jednocześnie właściciel Pracowni Psychologii Transportu we Wrocławiu Jeżeli Ci się filmik spodobał, daj lajka, like daj kciuka A jeżeli miałeś taki przypadek, że ciągle jeszcze byłeś badany na patyczkach przez psychologa, na stereometrze przez psychologa to skomentuj to wideo